Ostatni widok na HT Cyborga, Bielice niedaleko Stronia Śląskiego i Lądka Zdroju Prześliczne, przesympatyczne miejsce na zarówno zimowy, jak i letni wypoczynek Tutaj rzeczka parking cisza, spokój Można sobie, można się wybrać w góry No i oczywiście pomieszkać w którymś z tych pokoików Filmował Darek Kraśnicki z Wrocławia Koniec marca 2014 roku, niedziela